Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem twórcą elitarnej grupy szkoleniowej do Policji i w tym wideo opowiem ci, jak odpowiedzieć na chyba najbardziej powszechne pytanie psychologa a mianowicie, powiedz mi coś o sobie, powiedz mi parę zdań o sobie czy jakieś inne warianty tego zapytania. I co mnie zadziwia zawsze to fakt, że kandydaci do Policji, a być może i ty rzadko się do niego przygotowują. No, pewnie uważają, że o kim jak o kim, ale o sobie to bez problemu coś powiem, a w praktyce kończy się to na stękaniu, kwękaniu i dukaniu. Przygotowujesz sobie wcześniej wady, zalety, gdzie się tam widzisz za 5 lat, czy jakiekolwiek inne zagadnienia, ale nie jesteś przygotowany do pytania wydawałoby się banalnie śmiesznego, ale za to bardzo ważnego. I jest bardzo prawdopodobnym, że to pytanie dostaniesz jako pierwsze, a jak odpowiesz prawidłowo, to w zasadzie wyznaczasz poziom dalszej rozmowy, wyznaczasz standard postępowania psychologa. I wierz mi, że jak spieprzysz, to jak w miłości, jak przy spotkaniu z dziewczyną, nie zrobisz dwa razy pierwszego wrażenia. Natomiast, zastanów się przez chwilkę, dlaczego Cię o to pytają. nie chodzi mi tylko o tą dosłowną treść, ale ten głębszy cel tego pytania. I, I postaw się w sytuacji psychologa. Spotyka on jakąś obcą osobę, którą tak naprawdę nigdy w życiu na oczy nie widział. No, nawet jak zdajesz po raz siódmy, to Cię może nie pamiętać, jak mu się oczywiście nie przypomnisz, ale w teorii ty możesz być w przyszłości jego przełożonym. I pomijając y, wszelkie twoje umiejętności czy doświadczenia życiowe, y, co ważnego w tobie może być istotne dla tego y, psychologa. Y, ten pytający może chcieć wiedzieć, czy motywują cię te same rzeczy, co jego kiedyś motywowały, jak się do policji starał. I niezależnie, czy to będzie psycholog, funkcjonariusz, czy pracownik cywilny. Czy będę lubił z tym człowiekiem pracować? Czy ten człowiek będzie pasował do zespołu? No, czy jak będziesz miał szewski poniedziałek po weekendzie, to nie rzucisz zwolnieniem powiedzmy we wtorek, czy nawet już w poniedziałek? Czy jesteś osobą godną zaufania? Wierz mi, naprawdę ciężko mówię to już jako pracodawca, znaleźć kogoś, komu mógłbym powierzyć swoje tam pieniądze, sekrety, sekrety firmy i ktoś, kto nie wyniesie tego poza, że tak powiem, firmę. Te wszystkie tematy są ukrytym celem tego pytania, nie możesz tego nie doceniać i uważasz, że jego celem jest tylko takie przełamanie lodów, takie jakieś sprawy grzecznościowe, typu Dzień dobry, Dzień dobry, prawda? Czy ten dzień dobry, czy zły, to tam inna sprawa, ale klepie się zawsze Dzień dobry. I naprawdę rola tego pytania jest znacznie większa i jak odpowiesz poprawnie, to policyjny mundur z pewnością będzie twój na moją własną odpowiedzialność. I pierwszą Taką podstawową sprawą jest zrozumienie, że nie jest to gra w ping nie jest to gra w tenisa Nie wolno Ci odbijać piłeczki, czyli pytać zwrotnie psychologa, czy chodzi mi czy chodzi Pani o moje sprawy osobiste, czy zawodowe No, zyskujesz troszeczkę na czasie nic poza tym, natomiast dostaniesz od razu kontrę yy, Proszę Pana, ja chcę wiedzieć kim Pan jest No, nie się Pan zastanowi, czy prywatnie i zawodowo Pan jest zupełnie innym człowiekiem, jakiś yy, Doktor Jekyll i Mister Hyde I jak pokażesz, że potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, to yy, głęboko sugeruje brak przygotowania do tego pytania, w konsekwencji ktoś ekstrapoluje to na, nieprzygotow na nieprzygotowanie do służby w Policji. I musisz wziąć to pytanie na klatę, uśmiechnąć się i zacząć odpowiadać. Przestrzegam Cię, nie bądź gawędziarzem, nie bądź jakimś bajarzem, nie gadaj przez kwadrans czy 20 minut zaczynając od czasów, kiedy przestałeś szczać w majtki, prawda? I, i Czyli, w praktyce to przekłada się na wymienienie wszystkich jakichś szkół, kursów, przedszkoli, które ukończyłeś, wszystkich miast, w których mieszkałeś, czy jeździłeś na wakacje, czy coś w tym stylu. Natomiast ludzie, którzy ględzą przez około 20 minut, to z reguły są nieprzygotowani, po prostu drutują, przy okazji zanudzając psychologa na śmierć, wypełniają czas słowami, licząc na to, że jakoś im się uda, a brakuje treści merytorycznej. Ty natomiast musisz zacząć od tego, że zastanowić się, co naprawdę chce wiedzieć, a nie przeżuwanie, a jak, ta, no, jak ta krowa z powrotem całego życiorysu, całego CV, no, które być może przeczytali, być może nie przeczytali, a być może czyt czytają w trakcie, prawda? Natomiast, ja osobiście zacząłbym od jakiejś mojej motywacji do pracy i podam się jakieś różne przykłady. Cała moja dotychczasowa kariera była motywowana pasją pomocy osobom zaczynającym biznes w jego sprawnym założeniu. Inny przykład. Moją naczelną wartością jest chęć wykonywania swojej pracy sumiennie i rzetelnie, tak aby wszyscy byli z niej zadowoleni i nie trzeba było po mnie niczego poprawiać. Moim motywatorem do pracy jest chęć zrobienia czegoś, pozytywnego. Jak wspomnisz o tym motywatorze, to przejdź potem do tego, co Cię motywuje. I taka uwaga, najlepiej mów tą pozytywną prawdę. No, niestety każdy z nas ma swój świat wartości. Musisz jakoś go w siebie do siebie dopasować, jakoś się wpasować w ten świat wartości. Podam Ci przykład mój osobisty jak ja bym sobie odpowiedział na takie pytanie, ale to tylko jako wskazówka. Czyli, moim motywatorem do robienia szkoleń policyjnych jest chęć wyszkolenia Ciebie, szczególnie jak się nie dostałeś już parę razy do Policji, po innych płatnych szkoleniach, abyś po moim uwierzył w siebie i założył w końcu upragniony mundur. I cieszy mnie to więcej niż pieniądze. A odwrotnie martwi mnie, kiedy wiem, że moje szkolenie by ci pomogło, ale nie przystępujesz do niego z różnych powodów, dajesz mi wymówkę, odzywasz się po paru straconych latach i dopiero wtedy odnosisz sukces. Czyli parę lat życiorysu straconych, a twoi koledzy już tam dzielnie służą. Czyli generalnie mnie motywuje chęć osiągnięcia zamierzonego, pozytywnego celu, ale nie po trupach, bo nikogo nie przymuszam do tego, żeby y, moje szkolenia czy w moje szkolenia inwestował. I, I naprawdę warto, abyś przez chwilę zastanowił się kim Ty naprawdę jesteś. Who am I, prawda? Poziom samokrytyki i zrozumienia samego siebie będzie Twoją największą wartością przez całą karierę zawodową. Poprzez tą inteligencję emocjonalną wyczujesz, powiedzmy, kiedy podpadł, podpadniesz szefowi, kiedy wpadniesz w jakąś niełaskę, czy twój czas na danym stanowisku się już kończy, czas przejdzieś wyżej, czy czasami na jakieś równoległe stanowisko. Będziesz doskonale wiedział, w czym jesteś najlepszy, a w czym tylko dobry, co robisz, co lubisz robić, a czego po prostu nienawidzisz. I trudno, żebyś wykonywał zadania, które nienawidzisz z jakąś radością. I mówiąc o tym, naturalnie wzbudzisz zaufanie rekrutującego Cię psychologa i w pewien sposób pokażesz, że produkt, który chce sprzedać policji, czyli w sumie samego siebie znasz bardzo dobrze. Zastanów się, idziesz, chcesz kupić jakiegoś najnowszego iPhone'a, ten sprzedawca nie potrafi Ci pokazać jak ten, jak ten sprzęt funkcjonuje, prawda? Czy, czy o takim człowieku coś pomyślisz pozytywnie? No, raczej nie. I to samo jest z Tobą, przecież Ty tak naprawdę się sprzedajesz do policji. I Twój poziom samoświadomości sięgnie szczytu, sięgnie zenitu, kiedy tego nie można z pewnością powiedzieć o innych kandydatach. Natomiast w drugiej kolejności powiedziałbym o jakichś swoich osiągnięciach, takimi, z których naprawdę jesteś dumny i masz ochotę się pochwalić. U mnie jest to na przykład 80% zdawalności popartej prawdziwymi recenzjami, nie jakimiś fejkami, tylko na mojej stronie internetowej. Może sobie tam znaleźć jakieś recenzje na moim kanale YouTube stoi za tym żywy człowiek, a nie fake Natomiast u Ciebie przykładowo jestem dumny z tego, że pracowałem 5, 10, może 15 lat jako doradca klienta w mojej firmie, rozwiązując na codziennie sytuacje konfliktowe, ku obopólnej korzyści, a ostatnio zdobyłem nawet nagrodę we współzawodnictwie postępowanie wobec trudnego klienta. No, y, może to być jakakolwiek inna branża, ale pokazująca, że y, jesteś w tej branży kimś ponadprzeciętnym. Y, musi to być, co zainteresuje psychologa. Y, trochę jest analogii do nagłówku w gazecie, czy klikbajcie w internecie, prawda? Jak czytam taki clickbait, to no, chce mi się kliknąć, prawda? I zobaczyć co jest dalej. Różnie z tym bywa, czasami jest bełkot, ale zainteresowanie początkowe jakieś jest. I nie wierzę, żebyś nie miał nawet takich maciubcich najmniejszych sukcesów, z których jesteś dumny, które być może miały pozytywny wpływ na innych ludzi, a nawet zmieniły całkowicie ich życie. I musisz koniecznie powiedzieć, dlaczego Cię ta praca w Policji rajcuje tak ze szczerego serca, trochę oczywiście uprzedzając pytanie, które padnie później, czyli dlaczego do Policji? I być może chciałbyś wnieść jakieś swoje szczególne umiejętności, y, zmienić nieco system pracy, aby tym policjantom było lżej, y, obsługiwać sprawniej poszkodowanych przez przestępców, y, zmniejszyć powiedzmy przestępczość internetową, której na przykład ja padłem ofiarą, lub coś w tym stylu, ale y, zrobić coś dobrego, pozytywnego. Ale cokolwiek by to nie było, najpierw zrób rozeznanie, jakie są słabe strony Policji Polskiej i gdzie coś mógłbyś teoretycznie Ulepszyć. A na koniec wspomnij, że to właśnie to wszystko spowodowało, że jesteś naprawdę podekscytowany tą służbą. Cieszysz się, że dano ci okazję na tej rozmowie kwalifikacyjnej, że siedzisz na miejscu na wprost tego psychologa, i niezależnie jaki będzie wynik, traktujesz to jako bardzo poważną lekcję życiową. Oczywiście no nie potrafię ci dać gotowców na każdą sytuację, każdy człowiek jest inny, Z sytuacji są miliony, prawda? Nie nie ma jakiejś idealnej, że tak powiem czarodziejskiej różdżki, ale mówiąc o sobie z entuzjazmem, nie możesz tego pytania uwalić. Sprawy praktyczne nie uważam, że powinieneś ciągnąć dłużej niż powiedzmy 3 do 5 minut, chyba, że psychologa coś szczególnego zainteresuje, nagle wasze hobby się, czy pasje połączą, prawda, zderzą się jak dwie galaktyki, a rozmowa przekształci się w miłą pogawędkę, już wtedy jak, że tak powiem, masz miejsce przyklepane. Natomiast, mówiąc o sobie, o tym, co Cię kręci, co jest pasją, jest to doskonałą okazją do wyznaczenia standardu tej rozmowy. No, w końcu, bo kto nie wie więcej o Tobie jak Ty, ale Ty niestety musisz sięgnąć do zakamarków swojej, swojej świadomości, swojej pamięci i wygrzebać te najlepsze rzeczy. Dlaczego radzę mówić prawdę to, co jest twoją pasją, bo to, co jest pasją, to możesz gadać godzinami i, i nie zatniesz się, możesz podyskutować, natomiast jak sobie pasję wymyślisz, to psycholog się zorientuje, że jesteś sztuczny, że, że drutuje, że to wszystko jest takie wyklepane na pamięć zada pytanie od dupy strony i się twoja kariera skończy. Także, mm, kariera twoja się być może jeszcze nie skończyła, natomiast ja muszę kończyć, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia twórca Litarnej Grupy Szkoleniowej, natomiast y, po prostu daj komentarz do tego filmu, jak ty odpowiedziałbyś na to pytanie, jak jakiś komentarz będzie fajny, ciekawy, to nawet ja go skomentuję, prawda, i dam ci jakąś wskazówkę na przyszłość.